Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus opowiadał rzeszom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego dwunastu, mówiąc Odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz On rzekł do nich „Wydajcie im jeść. Oni odpowiedzieli Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby, chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów, Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A on wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały. Ten, który tchnieniem swoich ust stworzył cały wszechświat, który jednym swoim słowem powołał wszystko do istnienia, teraz pochyla się nad naszą nędzą. I troszczy się o każdą naszą, najmniejszą i prozaiczną potrzebę. Taki jest Bóg. Karmi i poi, przyodziewa i prowadzi swój lud. Jest troskliwym Ojcem dla każdego z nas. Dziś w Ewangelii słyszymy relacje o cudzie rozmnożenia chleba. Lecz tak naprawdę nie chodzi tu o chleb, ale o zgłodniałe ludzkie serca, które ciągną do Jezusa dlatego, że nigdzie indziej nie mogą zostać zaspokojone. To wydarzenie jest zapowiedzią innego cudu, o wiele wspanialszego, który dokonuje się na naszych oczach cudu Eucharystii. Uświadamiamy sobie, że są w naszym życiu takie potrzeby, których nie nasycimy chlebem ani niczym innym. Pragnienie które może zaspokoić jedynie Bóg. W Eucharystii Bóg staje się pokarmem, aby nasycić właśnie to duchowe pragnienie, aby w nas uczynić sobie mieszkanie. Pokarm ten prawdziwie zaspokaja głód duszy, jest lekarstwem na nasze zranienia i choroby. Eucharystia uświęca nas, Sprawia, że Jego boska krew płynie w naszych żyłach. To prawdziwy cud, większy jeszcze od rozmnożenia chleba dla pięciotysięcznej rzeszy ludzi. Cud podwójnego przeistoczenia. Najpierw chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, a powtórę przeistoczenia nas w mistyczne ciało Chrystusa. Dziękujmy dzisiaj za ten wielki dar Eucharystii, jaki zostawił nam Chrystus za dar tak bliskiej komunii Boga z ludźmi.